Tata. No kurwa co ty robisz człowieku? No czy cię pojebamo? Nie, nie wiem Kurwa co za debil jebany Mes jemów, to kurwa dodała się po was kurde synie Dobrze cię kurwa ma? Tak. Idź pisz kurwa Jak nie będzie ten kurwa telewizor chciałoby się rozbiegać I'm so bad, let's